Witamy w roku Norwida! Razem z Biblioteką Publiczną z Zalasowej oraz Klubem Miłośników Poezji przy Stowarzyszeniu Zalasowian chcemy przybliżyć Państwu poezję jednego z trzech wieszczów romantycznych Cypriana Kamila Norwida, a jednocześnie patrona tego roku. Cyprian Kamil Norwid był wybitnym, choć nierozumianym i niedocenianym przez współczesnych poetom prozaikiem, dramatopisarzem, ale również artystą sztuk pięknych. Mówi się, że wybiegał poza swoją epokę, sztuka Norwida mogła być szansą na nową, dojrzalszą formę romantyzmu. Jednak w konfrontacji z twórczością Mickiewicza, Słowackiego czy Krasińskiego zeszła na dalszy plan i została odkryta dopiero po jego śmierci. Mimo iż jego poezja uważana jest za trudną, postanowiliśmy się z nią zmierzyć i przybliżyć ją Państwu w naszej interpretacji. Zapraszamy! Zapraszam. Do wieśniaczki. Witaj, nadobne dziewczę, Co w niedzielny ranek długie pacierze mawiasz, Cicha jak baranek na chorągwi kościelnej, W każdym kącie chaty żyjąca świeżym czynem. Tu na prostym stole zmyte naczynia stawiasz, Jak po deszczu kwiaty. Tam znów wilgotny piasek, złotym sypiąc kole, Szarą podłogą krasisz. Majsz tatarakiem, ażeby wszystko było wedle tej pogody, Która ci na czole świeci. Ty z domowym ptakiem i z kwiatem, Co na szybach gęste liście wspiera, Zawsze masz co pomóc. A jak w toniach wody, cichy brzeg, Mchem zielonym cicho się przeziera I polotnym obrazem nęci wzrok w odbiciu, Tak i myśl twoja puty, puty w sercu zbiera, Aż mimowolnym czynem odbije się w życiu. Twoje myśli są w sercu, Twoje serce w domu I dom bez serca Tego byłby tylko drewnem, Jak drewno znikłby w próchnie Albo w uściskach gronu. Rozpłakałby się może, Lecz nie czuciem żewnem, Jeno tym głosem ducha, Co pod mokrą korą Długo cieniuchno piszczy, Kiedy drewka gorą. Miłość twa jak jagoda sama w usta płynie, A uścisk szorstkiej dłoni lubo nieświatowy, Jednakże taki pewny, Żeby nie dziewczynie, lecz wojakowi przystawał. Ty nie łamiesz głowy nad strojem, jako brzoza, Co się nie kłopocze, czy ją śnieg wylantuje, Czy ją wicher krzywi. Bo gdy da Bóg dożyć, pociąg za klekocze, wszystko się razem znajdzie, Wszystko się odżywi. Modlitwa Przez wszystko do mnie Przemawiałeś, Panie, Przez ciemność burzy, Grom i przez świtanie, Przez przyjacielską dłoń W zapasach z światem, Pochwałą wreszcie, Ach, nie Twoim kwiatem, i przez tą rozkosz, którą urąganie Siódmego nieba tchnąć się zdaje latem I przez najsłodszy z darów Twych na ziemi Przez czułe oko, gdy je łza ociemi Przez całą dobroć Twą w tym jednym oku Jak całe niebo odjaśnione w stoku Przez całą ludzkość z jej starymi gmachy Łukami, które o kolumnach trwają a zapomniane w proch włamując dachy, bujnymi znowaliśćmi zakwitają. Przez wszystko, Panie, ja nie miałem głosu do odpowiedzi godnej i milczałem. Błogosławionym zazdrościłem stosu i do boleści jak do matki drżałem jak z bliźnięciem wzrosły w pół z zapałem Na cztery strony świata mając ramię Gdy doskonałość twą obejmowałem To jedno słowo wyjąknąwszy Kłamię Do niemowlęctwa wracam Jestem z namią. Sam głosu nie mam panie Dałeś słowo Lecz wypowiedzieć, któż ustami stoła, Przez Ciebie, Prochów, stałem się Jehową. Twojego w piersiach mam i czczę anioła. To rozwiąż jeszcze głos, bo anioł woła.